Zawsze jest konieczna konsultacja osobista w mojej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu. Nie myślę tu o sytuacjach, w których wystawiam jakieś orzeczenie, na przykład na pasy bezpieczeństwa, czy mam Cię zbadać jako kierowcę, ale jakieś takie ogólne porady, szczególnie dotyczące badań w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy, gdzie mimo wszystko ten ośrodek Cię będzie badał a nie ja. Zapytanie mojego widza na początku pozdrawiam. Piszę do Pana, ponieważ 4 lata temu utraciłem prawo jazdy. W lutym tego roku stanąłem na komisji lekarskiej na badaniach kierowców. Wszystkie przeszedłem pozytywnie. Niestety przyznałem się, że w 2016 przeszedłem yy, dwumiesięczny odwyk. Od tego czasu jestem trzeźwy, lecz nie kontynuowałem terapii stacjonarnej. Na komisji odwoławczej dodatkowo miałem badanie psychiatryczne, oczywiście również pozytywnie zaopiniowane. I dla obu komisji liczył się tylko przepis, który mówi o kontynuowaniu leczenia. Podjąłem taką terapię. Ja tutaj dodałem, że tu chodzi o udokumentowany roczny okres abstynencji alkoholowej. Także w lutym 2018 minie równy rok uczęszczania i wtedy właśnie będę miał następną komisję. I proszę o kontakt w celu ustalenia prywatnej wizyty w Pana Przychodni, ponieważ chciałbym porozmawiać co mogę jeszcze zrobić, jak się przygotować, by w końcu móc odzyskać to prawo jazdy. I Moje zdanie jest takie. Żyjemy w XXI wieku. Twój czas jest cenny, mój czas jest cenny. Większość rzeczy można przekazać internetowo. Z reguły na typowe sytuacje nakręciłem już filmiki, także nawet jeżeli nie odpowiem ci tak w miarę konkretnie, to na pewno odeślę cię do jakiegoś materiału bardzo podobnego filmowego, prawda? Lub jeżeli trzeba niestety Y, troszeczkę posiedzieć. Nawet jestem do tego y, skłonny poświęcić swój czas. Na przykład w tym przypadku wydaje mi się, że wystarczy tylko zaświadczenie o rocznej terapii oraz abstynencji alkoholowej. Pacjent zaniesie to do, do WOMP-u i Y, powinno być dobrze. Oczywiście, jeżeli się uprzesz, to nie mogę Ci zabronić wizyty u mnie we Wrocławiu, ale wierz mi, że jeżeli jesteś z Białego Stoku, czy z Warszawy, czy dalej niż województwo wrocławskie, to lepiej wydasz te pieniądze yy, i swój czas wykorzystasz na zrobienie powiedzmy jakichś podstawowych wyników laboratoryjnych, cukier, badania wątrobowe, czy nawet Czas spędzisz u lekarza rodzinnego, żeby ci zmierzył ciśnienie, zrobił podstawowe badania i tak dalej, Także, na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Czas to pieniądz. Mówię, jest wiek cyfrowy, jest wiek internetu. No, skorzystajmy z tej dogodności, jaką ci ten nasz XXI wiek Daję. Jeżeli oczywiście chcesz wizyty, koniecznie uparłeś się, nie odmówię Ci. Oczywiście umów się też przez internet lub napisz mi maila, konkretnie opisując swój problem. Natomiast, jeżeli jeszcze nie jesteś moim widzem, zasubskrybuj się, kliknij w to kółeczko lub obejrzyj kolejny filmik z badań kierowców.